jeżeli chodzi o drony z gimbalem, którymi latam w tej chwili, to jest na pewno Mini 3 Pro, Mavic 3 i R2S i ten najmniejszy dron, czyli Mini 3 Pro zdecydowanie się wyróżnia. Pięć cech, które go wyróżniają to jasny obiektyw, 4K w 60 klatkach, ujęcia w pionie, ale także gimbal do góry 60 stopni, inteligentne tryby, takie jak śledzenie ActiveTrack POI czy Spotlight, Master Shoty, mamy też Hyperlapsy, no i omijanie przeszkód, czyli czujniki APAS. Ten model kupiłem tuż po premierze, czyli w maju 2022 i od tego czasu, latam nim kilka razy w tygodniu, świetnie mi się sprawuje i wszystkie swoje doświadczenia, od pudełka aż po prace kreatywne, całą ścieżkę rozwoju pokazałem w warsztacie dotyczącym użytkowania Mini 3 Pro. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem darmowy rozdział z tego warsztatu, żeby zobaczył jak wygląda praca, funkcjonalność tego drona, od pudełka aż po prace kreatywne, po to, żeby umożliwić Ci pełne wykorzystanie tego modelu, bo skoro inwestujemy tyle pieniędzy w tak fantastyczny model, wypadałoby wykorzystać te cechy.